Dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy, poprowadzi go ze mną mój znajomy Łukasz. Siema. Siemanko, witajcie na mojej podłodze. Dzisiaj tylko szybciutko pokażę wam, jak przygotować budyń w czajniku elektrycznym. Oczywiście zaczniemy sobie od zagotowania naszej wody. Nasza woda zaczęła się już gotować. Do środka możemy zacząć wsypywać już nasz budyń. Oczywiście będzie nam potrzebny jeszcze mikser. Myślę, że nasz budyń jest już gotowy, więc możemy go przelać do naczynia. Ale ja tego tak oczywiście nie zostawię. Myślę, że koniecznie do wykonania będzie telefon do producenta. Polska, obsługa klienta, w czym mogę pomóc? Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie e, gruntu głęboko penetrującego. Tak, słucham? E, co się stało? No wie pan o co chodzi. Grunt penetrujący, głęboko penetrujący. Chciałem po prostu doznać e, głębokiej penetracji. Ale ja bardzo proszę z takimi żarcikami nie dzwonić do nas. No. Jakie kurwa żarciki? Jestem niezadowolonym klientem z produktu i mam prawo do złożenia skargi. Jakiś pojebany jest. Przygotowałem wam dzisiaj wyjątkowo małego crossa z Little Monster. Naszym dzisiejszym przedmiotem unboxingu będzie deska do prasowania. Co się stanie? Odpowiedź A. Deska połamie się od razu jak się na niej stanie. Odpowiedź B. Unboxal przyjedzie jakieś 2 metry po czym deska pęknie i wywali się on na swój głupi ryj. Odpowiedź C. Deska jest zdolna do jazdy i można na niej wykonywać również skateboardowe triki. Z przodu mamy nazwę tego produktu, są to akurat dureksy e, Tutaj mamy jakiś zajebiście szybki samochód e, wykurwiście, mamy jakieś płomienie, kurwa e, Z tyłu mamy kot kreskowy I e, to jest chyba w sumie wszystko Kurwa, tylko daj rzeczki. Czekaj, ja to zrobię Kurwa Nasze opakowanie składa się z prezerwatyw opakowania i ulotki. Przejdźmy sobie do ciekawostek. Z takiej prezerwatywy możemy zrobić zajebiste etui na telefon. W mojej szkole nikt nie ma takiego zajebistego etui. Można podłączyć Jacka jest wszystko elegancko, są takie prążki, że telefon nie wypada z ręki. Można sobie tutaj potrzymać, nic nie wypadnie. Jest wodoszczelny, trzymał bardzo ładnie. A ogólnie to jest zajebist. Przejdźmy sobie do końcowej recenzji. Myślę, że prezerwatywy są bardzo użyteczne. Może myszka chodzi. No, myślę, że ocena 10 na 10 to jest dobry wybór właśnie dla tych prezerwatyw. Pierwsze co mnie szokowało, to to, że zostałem brutalnie oszukany już na samym początku. Przecież wyraźnie mogliśmy przeczytać, że są to deski. Natomiast nie dość, że w zestawie jest tylko jedna deska, to jeszcze brakuje wszystkich elementów, które mogliśmy znaleźć na obrazku. Myślę, że z producentem należy się skontaktować i wyjaśnić całą sprawę. Dzień dobry, e, dozwoniłem się do firmy FHPU, e, Stefan Kotarbat, wy tam deski produkujecie, tak? E, tak, czym mogę pomóc? E, jest taki problem, e, ja kupiłem e, deski, byłem w sklepie w Intermarsze, kupiłem deski z drewna bukowego, piszę wyraźnie na lotce deski i chciałem mieć deski, proszę pana ja otwieram opakowania. tam kurwa jedna jest, co to ma być? Pan e, źle zrozumiał, to nie tak. Jak źle zrozumiałem, piszę deski kurwa, powinny być deski, pan nie ma ze debila bez szkoły, czy co? Spotkamy się w sądzie. Mam nadzieję, że cała sprawa rozwiąże się dość szybko. Nie pozdrawiam was. Chuje.